Cześć, witam Cię, Twój Multiguru, Darek Kraśnicki. Dzisiaj parę, mam nadzieję, że niezbyt jałowych rozważań na temat pytania. Sądzę, że kobiety rzeczywiście rządzą światem i to pytanie na nowym MS-ie mnie zawsze intrygowało i szczerze mówiąc nie znam dokładnie jego znaczenia. Pojawia się ono jako jedno ze 124 pytań zegara i jest jakimś paradoksem nawet jeżeli uważasz, że te kobiety światem nie rządzą, że są tylko gospodyniami domowymi, to w danym momencie na 95% raczej będziesz odpowiadał przed panią psycholog, która zadecyduje o Twoim losie i niestety, przez dłuższą chwilę będziesz w jej jurysdykcji. Także albo będzie tak, albo będzie tak. Szczególnie moi elitarni przekonali się o tym w Krakowie, że nie Przelewki. Słyszałeś zapewnie o powiedzeniu Winstona Churchilla: że to mężczyźni rządzą światem, a mężczyznami rządzą kobiety. I pewnie ten Winston wiedział, co mówi: wiele kobiet, które stały zwykle w drugim rzędzie, odgrywały pierwszoplanowe role w historii świata. O Helenie Trojańskiej tutaj przez grzeczność nie wspomnę. No, w dzisiejszych czasach girl power jest coraz bardziej widoczna i to nie tylko w postaci jakiegoś skrajnego feminizmu. Więc, jeżeli jesteś dziewczyną, to y, odpowiedź na tak może być dla ciebie całkiem y, sensowna. Y, dla mężczyzn poniekąd klucz jest w innych pytaniach z zegara, czyli na przykład lubię wspinaczkę wysokogórską czy w jakiś innych podobnych ale bądźmy szczerzy, nawet ja Multiguru nie jestem dokładnie tego pewien. No, rozważałem, czy to może świadczyć o jakimś męskim szowinizmie, no ale w końcu, nawet w naszym kochanym Sejmie, czyli organie władzy ustawodawczej, jest tylko 28% kobiet. Sprawdziłem to w internecie, w Senacie już mi się nie chciało, ale no, przypuszczam, że odsetek jest jakiś Podobny. Również jest mała szansa, że panią prezydent zostanie kobieta, raczej zostanie prezydentem ten, kto zostanie. Także, jak masz jakąś swoją koncepcję na temat znaczenia tego pytania i odpowiedzi na nie, zrób to w komentarzu do tego wideo. Chętnie zapoznam się z twoim punktem widzenia i skomentuję jakieś sensowne rozważania w tym temacie. No, ciągle się zastanawiam, po co to pytanie w tym MULTIM. No, ale na MULTIM są takie rzeczy, o których nawet filozofom się nie śniło. Na pewno tego w starym MULTIM nie było. Jestem do tego przekonany. Nie było również podobnego pytania w teście do MULTIego źródłowym. Także na tym kończę, mówił twój Multiguru. Jeżeli interesują Cię takie tematy oczywiście zasubskrybuj mój kanał, kliknij w dzwoneczek powiadomień wtedy materiał dostaniesz jako jeden z pierwszych. Natomiast, jeżeli chcesz obejrzeć kolejny filmik, masz tutaj w tym kwadraciku i jeszcze raz zachęcam Cię do komentarza i odpowiem na każde sensowne jakieś zapytanie na każdy sensowny komentarz. Na komentarz, nie na temat. Oczywiście nie odpowiem.